Jedną z ciekawych rzeczy w Khan akademii jest możliwość świadczenia sobie wzajemnej pomocy przez uczniów. Jeśli masz w klasie kilku uczniów, którzy dobrze opanowali temat oraz kilku innych, którzy wciąż mają duże problemy z opanowaniem tego tematu, to możesz z nich stworzyć zespoły, połączyć ich w pary. Wtedy podczas zajęć w szkole będziesz mógł położyć większy nacisk na współpracę między uczniami. Warto to zrobić z kilku powodów. Zwłaszcza dlatego, że, jak wszyscy wiemy, aby czegoś uczyć, trzeba to świetnie rozumieć. Jest to zatem sposób na pogłębienie wiedzy uczniów, którzy pomagają słabszym kolegom i rozwinięcia u nich umiejętności wykraczających poza program nauczania. Ci uczniowie nauczą się rozmawiać, prezentować informacje, będą musieli wczuwać się w osoby, którym pomagają. Rozwiną też wiele innych umiejętności. Spowoduje to również wykreowanie pozytywnych wzorców w klasie. Uczniowie będą z podziwem patrzeć na kolegów, którzy nie tylko sami szybko opanowali temat, ale także potrafią i chcą pomagać innym. To stworzy atmosferę współpracy gry zespołowej. Jeśli dobrze to rozegrasz, uczniowie zaczną współpracować i będą starali się dorównać najlepszym w klasie. Zatem, jak ty jako nauczyciel możesz zorganizować takie zajęcia? Zacznij od wejścia na stronę swojej klasy w panelu nauczyciela tuż przed lekcją lub dzień wcześniej. Ta strona wygląda tak. Wyszukaj temat, który kilku uczniów już dobrze opanowało, ale większość nie, i wypisz sobie tych, którzy już go umieją oraz tych, którzy potrzebują pomocy, a następnie połącz ich w pary. Zrób to przed lekcją. Na podstawie osobowości uczniów i tego, jak dobrze znają temat, albo jak bardzo potrzebują pomocy, dobierz ich w odpowiednie pary. Niech pracują razem, albo tylko nad wybranym tematem, albo nad szeregiem tematów przerabianych aktualnie przez klasę. Można to zrobić w taki sposób, ale jest też inny, na który wpadli uczniowie w jednej z naszych klas. Po prostu użyć tablicy. Tak to wygląda. Z jednej strony wypisali tematy, z którymi mają problemy, a z drugiej strony, w czym gotowi są pomóc. Pod każdym wpisem podpisał się uczeń i właśnie na tej podstawie połączyli się w pary. Zupełnie sami. Oddolnie. To był ich pomysł sami stworzyli atmosferę pracy zespołowej w klasie. Zaczęli interesować się sobą. Gdy jeden widział, że drugi sobie nie radzi, od razu oferował mu pomoc. A jeśli jakiś uczeń czuł, że naprawdę świetnie coś rozumie i może pomóc zrozumieć innym, stawał przed tablicą i inni mogli go pytać. To szybki i skuteczny sposób na wykształcenie nawyków współpracy między uczniami w klasie. Możesz dobrać uczniów w pary w dowolny sposób. Albo wchodząc w panel nauczyciela i zastanawiając się przed lekcją, kogo z kim połączyć, albo podczas lekcji pozwolić uczniom zorganizować się we własnym gronie. Nawet gdy uczniowie sami współpracują ze sobą podczas lekcji, nauczyciel ma do odegrania pewną rolę. Musi pilnować, aby rozmowy toczyły się na wybrany temat i były jak najbardziej rzeczowe i pomocne. Mam przy tym jedną radę. Aktywnie obserwuj niektóre z tych wspólnych sesji i korzystaj z tego, że jesteś w bliskim kontakcie z uczniem, pomagając mu usprawnić ten proces. Na przykład możesz wystawić uczniowi oceny w kilku kategoriach. To trzy z takich kategorii, na pewno można wymyślić ich więcej. Obserwując sesję, analizuj jakość porozumienia między uczniami, a potem przekaż wnioski uczącemu. Powiedz mu, jak zrozumiałe było jego wyjaśnienie i co mógłby poprawić. Czy naprawdę dobrze zrozumiał zagadnienie, które chce wyjaśnić, bo być może sam wciąż ma braki w wiedzy i dlatego nie umie skutecznie jej przekazać? Czy wyjaśniając zagadnienie naprawdę skupił się na zrozumieniu podstawowych zasad? Organizując takie zajęcia, trzeba dopilnować, żeby uczniowie nie tylko sobie pomagali, ale by skutek był widoczny na portalu, by zdobywali więcej punktów i medali. Przede wszystkim jednak, uczenie uczniów przez uczniów daje tym słabszym szansę autentycznego zrozumienia tematu, tak aby poradzili sobie z nim sami. Stąd nacisk na podstawowe zasady. Liczy się też elastyczność. Czy uczący rozumiał potrzeby słabszego kolegi, czy próbował się do nich dostosować, czy próbował wyjaśnić temat w przystępniejszy sposób. Te pomysły warto sobie przemyśleć. Możliwy jest także model oparty na ściślejszej współpracy z klasą, w którym nadzorujecie każdą rozmowę i ją omawiacie. Albo prosicie samych uczniów, żeby przekazywali sobie uwagi po skończonej sesji albo prosicie innego ucznia, żeby ich nadzorował. Można to zorganizować na wiele ciekawych sposobów. Podkreślę jeszcze raz, to świetny sposób na rozwijanie umiejętności wykraczających poza program nauczania, na przykład takich jak te tutaj.